Jest tak wysmarowana tapetą, że głowę bez makijażu to ma pewnie dwa razy mniejszą. Dobre, yy, ona jest strasznie rozlazła. Yy, nogi paskudne, raczej nie do pokazywania. A czemu nie? Typowe bezguście. Ma brzydkie, obłe ciało. Jest strasznie nadęta i niesympatyczna. Boże, kto jej dał w ogóle rolę? Robi miny jak srający kot na zenecie. Szkoda, że ten, że, że, że, że nasi hejterzy yy, nie, nie mogą na przykład, nie wiem, nagrać, pokazać. Były ciekawie. Brak słów, by opisać tego maszkarona, porażkę na całego. Ekstra. Dobra, szybko, bo to nudne. Yy, ta kobieta ma strasznie trudną urodę, a do tego jest hipokrytką. Obrzydliwa i niechlujna. Dlaczego baba, która, która myśli, że jak wylezie niedomyta i nie do końca ubrana, myśli, że jest jakaś wielce postępowa? Nie mm. wiem, dlaczego baba, która yy, wylezie, nie, do, nie, nie, nie, nie nadążam za tym. Co To mi ma myśli? Kto to? Sprzątaczka z Biedronki? Kolejna łatwa panna, co zbała mu cicho swego wykładowcę w szkole teatralnej, o teraz napiszą, że się zaplułam jeszcze, e, typowe bezguście, <śmiech> co tam jeszcze stało? Brak słów, by opisać tego maszkarona, porażka na całego, naprawdę karmcie mnie tym, bawię się bardzo dobrze, <śmiech> super, pozdrawiam hejterów.